Python pozwala także na korzystanie z plików, możemy je czytać i zapisywać. Celem wykonania takich operacji należy plik otworzyć funkcją Open, w której podajemy nazwę pliku, tryb otwarcia R, odczyt, w zapis, R+, modyfikacja, T, tekstowy, B, binarny. Jeżeli wybraliśmy tryb tekstowy, to możemy też określić kodowanie tego pliku, domyślnie będzie to UTF-8. Otwarcie pliku w trybie tekstowym z określonym kodowaniem pozwala na zapisywanie do niego bezpośrednio typu napisowego, który automatycznie zostanie poddany określonemu kodowaniu. Jeżeli otworzylibyśmy ten plik jako binarny, to wtedy nie możemy zrobić takiej operacji, tylko musimy jawnie konwertować typ napisowy na ciągi bajtowe w określonym kodowaniu, za to możemy zapisywać do niego dowolne dane binarne. Plik zamykamy metodą CLOSE. Podobnie działa odczyt pliku, przy czym w trakcie otwierania podajemy tryb read oraz używamy metod czytających otwarty plik, tak jak pokazane jest to na ekranie. Przy pomocy iterowania pętlą for po otwartym do odczytu pliku możemy go czytać linia po linii. Odczyt linia po linii zapewnia też metoda readline, a metoda seek pozwala na przemieszczanie się po pliku. Widoczny w prezentowanym przykładzie seek od 0 wraca na początek pliku. Pliki otwarte jako tekstowe, jeżeli podaliśmy tryb R+, możemy modyfikować poprzez dopisywanie na końcu pliku nowych danych, natomiast otwarcie pliku jako binarnego w trybie R+, wraz z użyciem metody SIG pozwala na nadpisywanie danych w dowolnym miejscu pliku. W analogiczny sposób jak z pliku możemy wczytywać także dane ze standardowego wejścia. Nie musimy go nawet otwierać, wystarczy skorzystać z obiektu STDIN z modułu sys. Z czytaniem danych z takich rzeczy jak na przykład standardowe wejście, czy też danych odbieranych przez sieć komputerową wiąże się zagadnienie czekania na te dane. Czekanie możemy zrealizować z użyciem funkcji systemowej Select, dostęp do której zapewnia nam moduł o tej samej nazwie. Przyjmuje ona cztery argumenty, trzy z nich są listami, a ostatni, opcjonalny jest liczbą. Pierwsza lista jest listą otwartych plików, dla których czekamy na możliwość odczytu. Druga jest listą otwartych plików, dla których czekamy na możliwość zapisu. Wartość liczbowa określa maksymalny czas czekania, a trzecią listą na razie nie będziemy się zajmować. Oczekiwanie na zapis może wynikać np. z faktu, iż urządzenie używane do zapisu lub wysłania danych działa wolniej niż nasz program generuje dane. Pamiętamy tutaj, że wszystko jest plikiem, zatem pod pojęciem pliku rozumiemy tutaj także standardowe wejście, wyjście programu, gniazda sieciowe, porty szeregowe i tak Funkcja Select powoduje wstrzymanie działania programu do czasu aż któryś z podanych plików jest gotowy do wykonania żądanej operacji. Jeżeli podaliśmy czwarty argument to oczekiwanie zostanie zakończone po upływie czasu w nim określonego. Funkcja ta zwraca także trzy listy, zawierają one odpowiednio elementy list przekazanych do tej funkcji, dla których został spełniony warunek gotowości, czyli pierwsza będzie zawierała pliki przekazane w pierwszym argumencie, które są gotowe do odczytu, druga pliki przekazane w drugim argumencie, które są gotowe do zapisu i tak dalej. Każda z tych, a także wszystkie łącznie mogą być puste, na przykład jeżeli select zakończyła się w wyniku timeoutu. Po zwróconych listach możemy iterować pętlą for w celu wykonania pożądanych operacji lub po prostu sprawdzać obecność plików przekazanych do select w tych listach, tak jak widoczne to jest na ekranie. Jako że wyjście z select oznacza dostępność jakichś, ale niekoniecznie wszystkich danych to warto tego typu odczyt prowadzić w pętli, która zostanie przerwana jeżeli select nie zwrócił możliwości wykonania operacji na żadnym z wskazanych plików, co w Pythonie jest równoważne z upłynięciem timeoutu. Pythonowa funkcja Select w odróżnieniu od tej z C, kończy się normalnie tylko gdy są dane do odczytu lub nastąpił timeout. W pozostałych wypadkach może generować wyjątki. Drugim powodem wykonywania tej operacji w pętli jest stosowanie funkcji Read z modułu OS. Wczyta ona maksymalnie podaną ilość bajtów, w związku z tym jeżeli danych do przeczytania było więcej musimy ponowić jej wywołanie. Funkcji tej używamy zamiast metody read, gdyż jest nieblokująca, nie czeka w nieskończoność na koniec pliku danych, tylko wychodzi po przeczytaniu tego co było dostępne, pozwalając na realizację oczekiwania z timeoutem przy pomocy funkcji select. Funkcję tą musimy wywołać na numerycznym deskryptorze pliku, a nie samym obiekcie pliku, dlatego podajemy do niej wynik metody file no. Otwarte pliki w systemach uniksowych identyfikowane są poprzez wartość numeryczną, określaną mianem deskryptora pliku. Z standardowymi strumieniami wejścia wyjścia związane są standardowe numery deskryptorów, które być może pamiętamy z przekierowywania strumieni poleceń szelowych. 0 to standardowe wejście, 1 standardowe wyjście, a 2 wyjście błędu. Wszystkim obiektom otwieranym funkcją open przypisywane są wyższe numery typowo na zasadzie pierwszy wolny. Warto zauważyć także, że metody decode używamy dopiero po zakończeniu wczytywania. Takie wczytywanie i dekodowanie w porcjach mogłoby prowadzić do błędów w funkcji decode, skutkujących wygenerowaniem wyjątku w sytuacji, gdyby read zakończył się np. z powodu limitu bufora wewnątrz ciągu bajtów kodującego jeden znak.